Siemaneczko, robimy u starego starej budynku mieszkalnego posiadamy tu bardzo dużo rzeczy jest pro, na procie jest zajebisty widok posiadamy fuj zajebisty widok na fuj całą okolicę oczywiście tu jest przejście eee kolejne belki są tu jest jakaś kurno jakaś tu nic nie ma tylko miała być toaleta, tu już będzie winda tam na górze byliśmy już, tam się nie chwycamy. Tu macie schody. Tu macie nic, tu macie więcej belek. Więcej chuj belek. Krzesło posiadamy. Posiadamy kamień. Jak widzicie, jak daleko pizgniemy tym kamieniem, to teraz patrzcie. Tam poleciał chuj daleko. Czemu skaczą sobie. Tam mamy pizganych skoczków. Nie wiem czy widzicie. Widzicie. Skoczku dobra. Tu posiadamy nic. Stąd wyjęliśmy betki zabezpieczające przed upadkiem. Widok jest tu dobry. Dobra. Mieszamy wszystkie belki. Wiesz, czy to krzesło? No. Tutaj Chcesz z tworzyć? Nie. W sumie to moglibyśmy. Jest ładny widok. Dobra.